Dolarne wiasy klamrowe, w których podajemy nazwę zmiennej, pozwalają na więcej niż tylko ograniczenie ciągu znaków stanowiących nazwę zmiennej. Pozwalają nam w wielu wypadkach zastąpić warunek sprawdzający, że zmienna jest pusta lub niepusta. Tak jak pokazuje przykład widoczny na ekranie, jeżeli w klamerkach po nazwie zmiennej damy dwukropek i myślnik, możemy podać po nim wartość domyślną, która będzie użyta, gdy zmienna jest pusta lub niezdefiniowana. Jeżeli użyjemy dwukropek znak równości, to zmienna dodatkowo zostanie ustawiona na tą wartość domyślną. Odwrotne znaczenie ma dwukropek plus. Spowoduje on użycie podanej po nim wartości, jeżeli zmienna jest zdefiniowana i nie pusta. Jeżeli po dwukropku podajemy wartość numeryczną, to uzyskujemy podnapis z obciętą tak ilością porządkowych znaków, ile wynosiła ta liczba. Jeżeli po tej liczbie wystąpi kolejny dwukropek i liczba, to będzie to dodatkowo podnapis obcięty do długości określonej drugą liczbą. Długość napisów zmiennej możemy uzyskać poprzedzającej nazwę krzyżykiem. Z użyciem klamerek możemy także wykonać znaną nam już operację wyszukaj i zastąp na napisie znajdującym się w zmiennej. Uzyskuje się ją podając po nazwie zmiennej ukośniki wyszukiwany ciąg znaków, kolejne ukośniki ciąg znaków, którym ma zostać zastąpiony. W tym wariancie zastąpieniu ulegnie tylko pierwsze wystąpienie. Jeżeli po nazwie zmiennej podamy dwa ukośniki, to zastąpieniu ulegną wszystkie wystąpienia. Nie możemy tu użyć wyrażeń regularnych, ale możemy użyć znaków uogólniających powłoki. Mamy również operację obcięcia wskazanego pod napisu od końca lub początku zmiennej uzyskiwaną z użyciem dolara i krzyżyka. Tutaj także działają znaki uogólniające powłoki. A operacja obcinania od końca jest szczególnie przydatna do ucinania rozszerzenia z nazwy pliku celem zastąpienia go innym. Oczywiście w ciągach wyszukiwanych, zastępujących i obcinanych możemy także odwoływać się do zmiennych powłoki z użyciem standardowego znaku dolara. Programując w baszu mamy też dostęp do instrukcji printf umożliwiającej formatowane wypisywanie zmiennych. Instrukcja ta będąca tak naprawdę osobnym programem działa analogicznie jak funkcja C i potrafi obsługiwać także liczby zmienno -przecinkowe. Omawiając Pythona wspomnieliśmy sobie o funkcji exec wykonującej kod podany do niej w formie napisu oraz o funkcjach z rodziny exec znajdujących się w module OS umożliwiających zastąpienie Pythona innym programem. W przypadku basha instrukcja exec działa tak jak te funkcje z modułu OS, czyli jeżeli napiszemy exec Python 3 to uruchomimy interpreter Pythona, ale nie jako proces potomny, a jako proces zastępujący naszego basha. Bash pozwala jednak także na wykonywanie kodu z napisu go zawierającego. Najprostszym przypadkiem jest wykonanie polecenia, które mamy zapisane w zmiennej. Wystarczy uruchomić zmienną, tak jak jest to pokazane na ekranie. Jak widzimy w tej samej zmiennej możemy mieć nawet opcje i argumenty dla uruchamianego polecenia. Metoda ta nie pozwala jednak na podstawianie wartości zmiennych podanych w napisie w momencie uruchamiania go itp. Bash oferuje także instrukcję eval, która pozwala na uruchamianie bardziej złożonych fragmentów kodu. Zapewnia ona podstawienie występujących w tym napisie zmiennych itd. Jednym z prostszych przykładów użycia eval jest pobranie wartości zmiennej, której nazwa jest w innej zmiennej. W przykładzie widocznym na ekranie chcemy pobrać wartość zmiennej A w oparciu o jej nazwę w zmiennej B. Można to także uzyskać poprzez odwołanie klamerkowe z wykrzyknikiem, ale nie jest ono ujęte w standardzie SH i może być niewspierane na innych powłokach niż bash. Jeżeli chcielibyśmy aby kod znajdujący się w zmiennej A także został przetworzony, czyli podstawiana wartość zmiennej oraz output komendy ls, to możemy użyć eval dwukrotnie, tak jak pokazuje to przykład widoczny na ekranie. Z pomocą instrukcji eval możemy także budować kod bashowy, np. fragmenty instrukcji case w oparciu o zawartość zmiennych jak pokazuje to kolejny przykład na ekranie. Używając Eval należy zachować podobną ostrożność jak przytując pliki z użyciem kropki lub wykonując piatronowy egzek. Innym poleceniem umożliwiającym podstawienie wartości zmiennych występujących w jakimś napisie jest n w subs. W odróżnieniu od Eval nie wykonuje on podanego kodu, jedynie przetwarza napis podstawiając wartości zmiennych. Zatem jest bezpieczniejszy przy przetwarzaniu danych niewiadomego pochodzenia. Jako, że jest to zewnętrzny program, to używane zmienne muszą być dla niego dostępne, czyli muszą być wyeksportowane. Kilkukrotnie mówiliśmy już o przekierowaniach strumieni i używaliśmy ich w różnych zastosowaniach. Należy jednak wspomnieć o jeszcze kilku innych istotnych aspektach takich przekierowań. Konstrukcja widoczna na ekranie bardzo często używana jest do tworzenia zewnętrznych plików z poziomu skryptu kodu baszowego. Widzimy wywołanie komendy cat, z którą mieliśmy już do czynienia, gdy na przykład mówiliśmy o kopiowaniu plików poprzez ssh. Polecenie to wywoływane z argumentami będącymi nazwami plików, wypisze te pliki na standardowe wyjście. Wywołane bez argumentów przeczyta swoje standardowe wejście i wypisze je na standardowe wyjście. W tym wypadku polecenie CAD wykonywane jest bez nazwy pliku, a jego wyjście przekierowane jest do pliku, czyli do tego pliku zapisze to, co przeczyta na swoim standardowym wejściu. Zwraca tutaj jednak uwagę inny operator. Dwa znaki mniejszości. Powoduje on, że tekst podawany w kolejnych liniach będzie kierowany na standardowe wejście komendy, po której wystąpił aż do momentu napotkania linii zawierającej jedynie ciąg znaków podany po nim. Ciąg ten może być dowolnym napisem, także zawierającym spację, jeżeli ujmiemy go w cudzysłów. Ale bardzo często jest to widoczne w przykładzie EOF. Innym poleceniem przydatnym przy manipulacji z strumieniami jest TI. Podobnie jak CAD kopiuje swoje standardowe wejście na standardowe wyjście. Natomiast jeśli poda mu się ścieżkę do pliku, to będzie on zapisywał te dane także do wskazanego pliku. Wiele programów, jeżeli w miejscu, w którym oczekuje ścieżki do pliku otrzyma myślnik, zinterpretuje to jako użycie w tym miejscu standardowego wejścia-wyjścia. Nawet jeżeli program nie wspiera tej konwencji, to możemy użyć specjalnych urządzeń znajdujących się w dev reprezentującym te strumienie. Możemy ich także użyć, aby wypisać coś na przykład na standardowym wyjściu błędu z echo. Bash pozwala także na podstawienie standardowego wyjścia różnych komend w miejsce kilku plików bez potrzeby jawnego tworzenia plików tymczasowych, tak jak widzimy to na ekranie. W tym przykładzie div oba pliki do porównania otrzymuje jako output innych poleceń. Oczywiście zaprezentowane zastosowanie tego mechanizmu z użyciem polecenia CAD jest całkowicie bezsensowne. Prościej byłoby podać ścieżki do plików, ale gdyby występowało tam już na przykład jakiś grep, mogłoby to być użyteczne. Jest to rozszerzenie baszowe, nie występujące w czystym SH. Jak wiemy działający program może zostać zakończony w sposób niespodziewany, np. Na, na skutek działania sygnałów. Dotyczy to również basza wykonującego jakiś skrypt powłoki. Możemy nawet samodzielnie zażądać przerwania wykonywania skryptu przy pierwszym błędzie, wydając polecenie set minus e. W efekcie działanie skryptu zakończy się przy pierwszym poleceniu, które zwróciło nieobsłużony, np. w warunku if, niezerowy od powrotu. Możliwe jest zaplanowanie działań, które mają być wykonywane na zakończenie. Słysz do tego instrukcja trap, która pozwala na zdefiniowane procedury obsługi sygnałów, oczywiście tych, które mamy prawo obsłużyć, i innych zdarzeń. W przykładzie widocznym na ekranie widzimy ustawienie instrukcji, które mają być wykonane, gdy skrypt zostanie zakończony oraz włączenie automatycznego przerwania, gdy napotkamy błąd. Następnie pomiędzy dwoma wypisaniami wywołujemy taki błąd. W efekcie nie widzimy wypisania BB, za to widzimy wypisanie to koniec. Instrukcje zdefiniowane w Trap dla Exit wykonają się także, gdy przerwiemy działanie skryptu z użyciem kontrol c lub innego przechwytywalnego sygnału. Bash jest dosyć specyficznym językiem programowania, w którym operujemy głównie na plikach i wywołujemy zewnętrzne programy. Na ogół używany jest albo do wyciągania jakiejś rzeczy z plików, albo do wykonywania operacji typu przenoszenia czy zmiany nazwy plików, czyli wywoływania jakichś komend na plikach lub odpowiednio przygotowanych nazwach przyszłych plików. Programowanie w Bashu polega w dużej mierze właśnie na wywoływaniu zewnętrznych programów, na które można patrzeć trochę jak na biblioteki. Na przykład grep programiście bashowemu dostarcza bibliotekę do obsługi do wyrażeń regularnych i wyszukiwania w oparciu o nie. ImageMagick dostarcza bibliotekę do konwersji obrazków, FFMPG, bibliotekę do konwersji filmów itd. Często bash jest też traktowany jako język mający przygotować środowisko pracy dla innej aplikacji ustawić odpowiednie zmiany środowiskowe, przygotować katalogi, przetworzyć ścieżki itd.